Wysoka Rado otwieram zwyczajną sesję Rady Miejskiej 49 w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach na 15 radnych w chwili obecnej uczestniczy 14 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta Lubaczowa. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta, witam panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta, witam dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych i również witam y, mieszkańców Lubaczowa. Informuję, że na podstawie artykułu 20 ustęp 1 punkt 1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Ponadto informuję, że każda osoba obecna na sesji wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku. Szanowni Państwo, wszyscy Państwo radni otrzymali porządek dzisiejszego posiedzenia. Pozwólcie, że go przedstawię. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2022 roku. W punkcie piątym realizacja wniosków zgłaszanych przez radnych Rady Miejskiej, Komisję Rady oraz mieszkańców na zebraniu zarządów osiedli. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Podpunkt drugi dyskusja. Punkt szósty realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej. Podpunkt drugi dyskusja. Punkt siódmy. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje, remonty. Podpunkt pierwszy. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej. Podpunkt drugi. Dyskusja. W punkcie ósmym. Podjęcie uchwał. Punkt dziewiąty. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie dziesiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie 11 informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie 12 sprawy różne. W punkcie 13 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad radni mają zastrzeżenia uwagi lub chcą coś dodać? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad porządkiem dzisiejszego posiedzenia. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Pani Zabrańskiej nie ma. Jest już? Panie Wojtku głos bym prosił oddać Informuję, że w obradach sesji w chwili obecnej uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych za. Przystępujemy do punktu czwartego. W biurze Rady oraz w systemie Radni Info był dostępny protokół z posiedzenia zwyczajnej sesji z dnia 26 października bieżącego do y, roku do chwili obecnej nikt z państwa nie wnosił uwag ani y, zastrzeżeń do tego protokołu czy ktoś z państwa w chwili obecnej ma jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia do protokołu Jeśli nie ma to przystępujemy również do głosowania kto z, państwem, z państwa jest za przyjęciem tego protokołu. Proszę o podniesienie ręki. I już się pojawia możliwość elektronicznego głosowania. Chwila, chwila. Nie, nie, jeszcze Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu piątego. Realizacja wniosków zgłaszanych przez radnych Rady Miejskiej, Komisję Rady oraz mieszkańców na ogólnym zebraniach mieszkańców poproszę pana Krzysztofa Czerniaka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wydanie opinii do tematu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca realizacji wniosków zgłoszonych przez Radę Radnych Rady Miejskiej, Komisję Rady oraz mieszkańców na zebraniach zarządów osiedli. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 roku po zapoznaniu się z wyżej wymienioną informacją i uzyskaniu informacji od pani sekretarz na realizację wniosków pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Podpunkt drugi dyskusja. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Jeśli nie ma to stwierdzam, że wysoka rada przyjęła informację do wiadomości. W punkcie szóstym realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku. Tutaj poproszę pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii do złożonej informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani Państwo. Komisja Budż... Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie dotycząca realizacji inwestycji i remontów w 2022 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 roku przeanalizowała informację na powyższy temat i stwierdziła, że zrealizowano następujące inwestycje. Pierwszy punkt. Dostawa elektronicznego systemu obsługi klienta dla budynku krytej pływalni w Lubaczowie. Wykonawca TT Soft Spółka z.o. ulica Przemysłowa 29 a 35 105 Rzeszów. Wartość zadania brutto 257 070 zł. Punkt drugi: Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Ignacego Mościckiego i generała Józefa Halera w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa. Zakład komunalny Cieszką spółka z ulica Rynek 6 przez 2, 37611 Cieszanów. Wartość zadania brutto. 342 459 zł 4 grosze. Punkt trzeci rozbudowa, przebudowa i modernizacja odczyszczalni ścieków w Lubaczowie. Wykonawca Nikotech Spółka z ulica Świętego Jana Pawła II 11b 43 170 łaziska górne. Wartość zadania brutto 10 milionów. 946 877 zł. Informacja dotycząca planowanych inwestycji: punkt pierwszy. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Dębickiego w Lubaczowie. Pierwszy etap: wykonawca: zakład komunalny Cieszkom, spółka ZO, ulica Rynek 6 przez 2, 37 611 Cieszanów. Wartość inwestycji: 180 802 zł. 44 grosze. Punkt drugi poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych gminy miejskiej Lubaczów, polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie hydroforni o mocy przyłączeniowej 49,84 kW a także oczyszczalni ścieków o mocy przyłączeniowej 49,84 kW. Punkt trzeci: Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie w ramach, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opracowanie dokumentacji. Punkt czwarty: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie Wniosek złożony w ramach rządowego funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych opracowanie dokumentacji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożoną informację i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie jej do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącego. Podpunkt drugi dyskusja. Bardzo proszę czy ktoś do tej informacji złożonej i wygłoszonej opinii, może ma jakieś pytania. Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada informację przyjęła do wiadomości. Punkt siódmy Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty. Tutaj również poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 22 listopada 2022 roku analizowała złożone wnioski i pozyskane fundusze zewnętrzne na inwestycje w 2022 roku i przedstawię teraz opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 roku, przeanalizowała informację na powyższy temat i stwierdziła, że uzyskano dofinansowanie. Punkt pierwszy: Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowej w Lubaczowie. Wniosek złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidywana wartość inwestycji 9 451 640 zł. Kwota wnioskowanych środków 8 979 58 zł. Punkt drugi. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie. Wniosek złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych. Edycja dla gmin Popekierowsk. Przewidywana wartość inwestycji 2 miliony 40 zł. Kwota wniosko wnioskowanych środków 1 999 984 zł. Złożone wnioski w trakcie oceny. Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaczowie w ramach programu Sportowa Polska 2022. Wartość zadania brutto 703 012 zł. Punkt drugi. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej numer 104 969 R, ulica Starzyny w Lubaczowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość z tość zadania brutto y, 282 869 736 zł. Punkt trzeci. Budowa drogi gminnej ulica Artura Grodgera ulica Wojciecha Kosaka, ulica Stanisława Dębickiego w kilometrze 0+000 do 0+625,29 w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg, wartość zadania brutto 2 393 596 zł. Złożone wnioski, na które nie uzyskano dofinansowania. Punkt 1. Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Piaski, ulica Piaskowej, zielonej, ulica Piaski, ulica Rolnej i ulicy Wodnej w Lubaczowie. Punkt drugi: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z przebudową i budową sieci WODKAN w Lubaczowie. Punkt trzeci: Porządkowanie gospodarki wodno poprzez modernizację oczyszczalni ścieków. Etap drugi oraz przebudowę i budowę sieci WOTKAN. Komisja Budżetowa Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożone informacje i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie jej do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Podpunkt drugi dyskusja. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła tą informację również do wiadomości. Przystępujemy do punktu ósmego: Podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Poproszę Panią Grażynę Pikor, Skarbnika, o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu miasta na 2022 rok kw o kwotę 211 888 zł z tytułu wpłat rodziców na wycieczkę jako wkład własny do rządowego programu Poznaj Polskę, finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz odpłatność mieszkańców za zakup węgla y, oraz zwiększyć wydatki budżetu na 2022 rok y, w kwocie 211 880 y, złotych z przeznaczeniem na e, zakup usług pozostałych e, e, związanych z realizacją programu Poznaj Polskę, szkolenia pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zakup, e, e, transport i dystrybucję węgla dla mieszkańców miasta Lubaczowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Komisja na swoim posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała, wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos w przedmiotowym projekcie uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do drugiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Tu również poproszę Panią Skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie proponuje się zmniejszyć wydatki w kwocie 180 906 zł na zadaniu budowa krytej pływalni w Lubaczowie, celem zwiększenia wydatków budżetu na 2020 rok o powyższą kwotę z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadaniach wodno-kanalizacyjnych i sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4165 zł, 72 grosze, a zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2.6 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej.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 Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Trzeci projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 drugi rok. Również poproszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o kwotę 155 300 zł z tytułu um, odsetek od um, Y, nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, y, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1, miejskim przedszkolu nr 3 oraz w Mosirze, wpływu z usług za wyżywienie w szkole podstawowej nr 1 i 2 oraz dochodów y, gminy miejskiej lubaczów związanych z realizacją zadań zleconych. Zmniejsza się wydatki w kwocie 383 569 zł na wydatkach statutowych oraz majątkowych z przeznaczeniem powyższych kwot na zwiększenie wydatków w kwocie 538 869 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe. W jednostkach organizacyjnych miasta, między innymi na wynagrodzenia oraz zakup energii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Również Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej na swoim posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy <coughs> projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o przycisk i podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu 9. Poproszę Pana Krzysztofa Szpyta, Burmistrza o informację o pracy między sesjami. Szanowni Państwo, miesiąc listopad to jest specyficzny miesiąc, w którym tak naprawdę Kończy się bieżący rok budżetowy, zaczyna się tak naprawdę następny, ponieważ do 15 listopada jest obowiązek przedłożenia Radzie, przedłożenia nowego budżetu na rok 2023. Na dzisiejszej sesji było sporo zmian budżetowych dotyczących realizacji, czy to zadań bieżących, czy inwestycji, głównie związanych. Te, te zadań inwestycyjne były związane z działaniami projektowymi, tymi już troszeczkę zaległymi, ale także tymi, które będą potrzebne jakby do realizacji w roku następnym z różnego rodzaju programów, czy ze środków własnych. Natomiast nowy budżet odzwierciedla tą sytuację, która jest w całej Polsce. Tak naprawdę jest to budżet, już od kilku lat tak naprawdę nie mieliśmy takiego budżetu, który jest tak naprawdę na, na styk, na, na przeżycie. I praktycznie w niektórych miejscach nawet, nawet zakłada oszczędności w przyszłym roku. Także jest to, jest to budżet dosyć ambitny. E, wiadomo, na no to mają wpływ wzrost kosztów energii, kosztów obsługi kredytów, inflacja, wzrost płacy minimalnej. Także te wszystkie elementy, szczególnie przy wydatkach bieżących, mają ogromny wpływ na przygotowany budżet i państwo... Zobaczyliście, że tak naprawdę on jest skonstruowany na poziomie roku bieżącego i chcemy się tego trzymać, bo, bo w innym przypadku będziemy mieli przekroczenia na różnych paragrafach. Po stronie dochodów dużo nie możemy zrobić. To jesteśmy tak naprawdę uzależnieni głównie od dotacji, od, od subwencji, które też w przypadku obniżania podatków umniejszają nasze, nasze wpływy. Liczymy na to, że tak jak w roku bieżącym nastąpi pewna korekta, pewne, pewne dofinansowanie działań samorządów przez, przez rząd, ponieważ myślę, że wszyscy to widzimy, ten, ten, że każdy ruch po stronie finansów publicznych na szczeblu centralnym obniżający dochody samorządów wpływa na nasze bieżące działanie. I to wygląda coraz, coraz to gorzej. Nawet w tym roku, można powiedzieć, na przyszły rok mamy wystarczające środki na inwestycje, ale boimy się właśnie o te, o te wydatki bieżące, z których jest dużo finansowanych rzeczy. Przede wszystkim płace, przede wszystkim wszystkie aktywności, które w mieście są organizowane na rzecz mieszkańców, czy poprzez stowarzyszenia, czy poprzez nasze instytucje miejskie. W roku, czyli w miesiącu listopadzie, jak co roku obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości i były to uroczystości jak co roku pod, pod naszym pomnikiem. Tu chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim za obecność, za godne reprezentowanie miasta i naszych jednostek, przez państwa dyrektorów szko szkoły, przez instytucje, bo zawsze jak co roku myślę, że to jest bardzo ładne święto i w Lubaczowie wygląda to naprawdę godnie. Na bieżących sesji, jak Państwo zauważyli, przeznaczamy kwotę około 200 tysięcy na obrót węglem. Tak naprawdę czekaliśmy na tę sesję, żeby można było podpisać umowę z dostawcą. Jest on wybrany dla nas, jest to firma Tauron, będziemy podpisywać umowę i... Podpisywać też umowę z, z firmą Panmar, która dystrybuje ten węgiel na, na, na terenie miasta Lubaczowa, aby w naszym imieniu tę dystrybucję realizować. Jest to dla nas nowość. Zobaczymy w jaki sposób to będzie przebiegało. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie i, i, i jakby w, w tym roku uda nam się ten, ten, ten węgiel rozprowadzić wśród mieszkańców. Czekaliśmy właśnie na sesję, na, na te środki, żebyśmy mogli, mogli podpisać umowę, i tą umowę podpiszemy prawdopodobnie w dniu dzisiejszym. Tutaj było też w protokole, czyli w informacji o zadaniach inwestycyjnych, I było wspomniane na temat instalacji fotowoltaicznych, byśmy na poprzedniej sesji zabezpieczali środki na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków i hydroforni w naszym mieście. Jesteśmy już po przetargu. Kwoty złożonych ofert mieszczą się w, naszej, w naszym budżecie i myślę, że po odpowiednich końcowych procedurach już przetargowych przystąpimy do realizacji. Jest to taki pierwszy etap jakby reakcji na to, co co się dzieje na, terenie, na na rynku energii i tutaj na początek trafialiśmy w inwestycje w jednostkach, które praktycznie em, przejadają cały ten, ten prąd produkowany przez nasze nasze instalacje, czyli nie oddajemy tego nie będziemy oddawać tego do sieci, będziemy to po prostu zużywać na własne potrzeby i to też powinno w przyszłym roku wpłynąć na koszty działania tych dwóch energo energochłonnych naszych instytucji, bo i oczyszczalnia, hydrofonia musi pracować w trybie ciągłym zapewniając odpowiednie usługi dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. <tuszy> Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Punkt dziesiąty: Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do punktu jedenastego. Krótka moja informacja to jest przygotowywanie materiałów na dzisiejszą sesję i podpisywanie uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu dwunastego. Sprawy różne. Pozwolicie Państwo, że najpierw wpłynęło zaproszenie na uroczyste odsunięcie pomnika generała Stanisława Dąbka, które ma być 6 grudnia bieżącego roku i tu jest prośba do następnej komisji o wystawienie pocztu sztandarowego, a zapraszam wszystkich państwa, jeśli ktoś nie ma zaproszenia do udziału w tych uroczystościach. Następne pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej, na podstawie ustawy o petycjach, wnosi, wnosimy, o, wnosimy o petycję o uroczyste uczenie setnej rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej republikańskiej konstytucji, konstytucji marcowej z 1921-22. Konstytucja weszła w życie w grudniu 1922 roku. To tą prośbę przekażę Komisji Wniosku Skargi Petycji, żeby się je zajęła i ustalimy to z Panem Burmistrzem o dalszych krokach, jakie będą podejmowane. Tyle pism, które wpłynęły do Rady. Bardzo proszę, czy ktoś w sprawach różnych z Państwa zabierze głos. Proszę bardzo pan Krzysztof Czerniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada zaproszeni goście. Spojrzenie takie na parkometry nasze lubaczowskie prośba mieszkańców czy jest możliwość techniczna, czyli oprogramowania czy napisu, żeby nie wpisywać numer rejestracji. Ludzie podchodzą, zapominają, wracają, jeszcze raz podchodzą do tego parku metru, a to jest do, tak naprawdę do niczego niepotrzebne. Ważna jest godzina, kiedy mamy zapłacone. Jeżeli by było to możliwe, żeby się tą sprawą może błachą i małą, ale bardzo duża pomoc dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marek Małecki, dobrze widziałem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, tylko chciałbym skorzystać z okazji złożyć szczególne Szanowni podziękowania Państwo. w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz własnym za udział i przeprowadzoną kwestę w tym roku, 1 listopada, przy cmentarzu naszym komunalnym w Lubaczowie. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć tutaj na ręce samorządowców, bo to pierwsza brama zawsze tradycyjnie, jest obstawiana przez samorządowców, tutaj na ręce panów burmistrzów, starosty lubaczowskiego, pani poseł oraz kolegów radnych i koleżanki radnych z Rady Miejskiej w Lubaczowie oraz Rady Powiatu w Lubaczowie. Również na ręce dyrektorów szkół podstawowych za udział i za pomoc całym społecznościom szkolnym, pedagogom, uczniom, którzy również brali udział w tej kwestii. Jak również, jak co roku włączają się również do kwesty, bez nich by ta kwestia nie była możliwa, dyrektorzy szkół średnich z naszego miasta, czyli na ręce pana dyrektora Nepelskiego, szczególne podziękowania i pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz pana Marka Chmiela. Także w tym roku zebraliśmy kwotę 7555 zł. i 46 groszy. Kwota ta zostanie przeznaczona na. Odnowę obiektów zabytkowych na cmentarzu naszym komunalnym w Lubaczowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan Rafał Dudzic. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie panie Burmistrzu, pytanie. Y od rodziców jak wygląda sytuacja bieżąca jeżeli chodzi o plac zabaw przy Domu Kultury. Dziękuję tak. bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych. Nie widzę pan burmistrz będzie. Czy Bardzo proszę pan Krzysztof Szpyt burmistrz miasta. Plac zabaw przy Domu Kultury bieżący czyli ten co który istnieje obecnie postanowiliśmy jakby zlikwidować ponieważ większość urządzeń już była wyeksploatowana i niektóre wprost zagrażały bezpieczeństwu okresem przejściowym czyli okres zimowy zresztą okres zimowy też niektóre urządzenia były demontowane żeby one nie niszczały przez zimę więc jest to praktycznie naturalny cykl działania tego placu natomiast nowy Nowy wystrój, nowy, nowy, nowy plac zabaw będzie realizowany w ramach projektu międzygminnego, w którym Miasto Lubaczów jest jest członkiem tego tego związku międzygminnego i w ramach pro, programu turystycznego w tym miejscu. Między innymi będzie właśnie powstanie nowy plac zabaw, i tutaj wykonawca obiecał, że będzie to jeden z pierwszych obiektów budowanych w ramach tego projektu myślę że na wiosnę po procedurach przekazania placu tegoż placu bo musimy jako jako miasto przekazać go do użytkowanie do na majątek związku który będzie realizował projekt i potem potem te, to mienie zostanie przekazane na majątek miasta czyli myślę że od wiosny do do wczesnego lata, myślę, że ten plac powinien powstać, bo, bo to są dosyć proste, proste roboty, elementy. Będzie tam oczywiście część nasadzeń, ponieważ tam niektóre drzewa już teraz musiały być wycięte z uwagi na suszę i na zeschnięcie, ale projekt wygląda dosyć, dosyć dobrze i myślę, że w przyszłym roku już będzie można się cieszyć z nowych urządzeń w tym właśnie, w tym właśnie miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabierze głos? Radnych? Nie widzę, czy ktoś z Państwa obecnych na sali? Również nie widzę. Wysoka Rado, na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej 49 dziewiątą w obecnej kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udział i wszystkiego dobrego.